Jak sen toczą się dni A w tym śnie gdzieś tam ja i ty Wciąż do siebie lgną serca dwa Tak każdego dnia nadzieja jest w nas Prosząc dziś o lepszy dzień Oto by znów razem spotkać się Jeszcze chwila, jeszcze mole I nastaną piękne dni Gdy jesteśmy wciąż przy sobie Niech nadzieja ta się tli jeszcze chwila, jeszcze moment Świat otworzy znowu wszystkie drzwi Zaprosi znów ciebie i mnie I zamknie ten zły sen Jeszcze chwila, jeszcze moment I nastaną piękne Jesteśmy wciąż przy sobie Niech nadzieja ta się tli Jeszcze chwila, jeszcze mowa Świat otworzy znowu wszystkie drzwi Zaprosi znów ciebie i mnie I zamknie ten zły sen La, la, la, la, la Znów Ciebie i mnie I zamknięcie. Czas i pora, ty, że się przywitać, ja z Wami Rostomili Sebastian Mierzwa. Dobry wieczór, witam w kolejnym finale listy śląskich szlagierów, szlagierową.pl. Dzisiaj wydanie 600+, plus 85. Do naszego studia zawito zapowiadany gość krem, to jest lider szlagier top 10 Adi. Niech melodia gra, niech ją każdy zna, niech leci z wiatrem świat. To właśnie on przygotowuje się do wydania nowej płyty. Zapytam go kiedy, kaj, no i jak długo jeszcze trzeba będzie na nią poczekać. To co? Zostańcie z nami. Droga, mamo, sercem piękniejszym niż kwiat. Droga, mamo, za wszystkie noce i dni. Pokochaj się przy raz. Raz, niech tańczy dla was świat, ich wdzią, niech ja czekam na ciebie, gdy odeszło i znikło słońce, uciech Z ziemi bawimy się Jest tam. Proszę nie pytaj mnie Co jeszcze zdarzy się Miłość pokaże Drogę nam Ja będę zawsze obok Zawsze tylko z tobą Bo tylko dla nas Jest ta noc Niezapomniany czas Do nieba mamy Tylko krok i jeden krok do wiatr. Daj mi poznać to szczęście. Przeżycie jak najprędzej. Pokaż mi gdzie jestem piękny. Twój kolorowy świat. Proszę nie pytaj mnie, co jeszcze zdarzy się. Miłość pokaże drogę na ja będę zawsze. Skoro o nowościach wydawniczych na muzycznym rynku, skoro o płytach, to też o płycie Tima Fabiana trzeba już wspomnieć. Pojawiła się ona na szlagierowym rynku muzycznym. Na niej znajdziecie 15 szlagierów, a premierowy koncert płyty Miłość Tima Fabiana odbędzie się 25 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury. <śmiech> Będziecie go też mogli oglądać na żywo online w płatnym systemie pay na szlagierową.pl. serca mówiłaś, że będziesz już tylko moja. Serce moje, tak we twoje, tak we twoje od lat, tak we twoje, aż skończy się świat. z tobą, moje kochanie, my życie ma sens Serce moje, tak we dwoje Tak we dwoje od lat, tak we dwoje, aż skończy się świat Serce moje Tylko z Tobą wciąż wiruje cały świat, choć za nami tyle pięknych, wspólnych lat. Tylko z Tobą obok Ciebie pragnę być, razem z Tobą w każdej chwili ciągle śmiać się śnić. Tylko z Tobą każdy dzień wciąż bawi mnie, Chociaż wokół tyle spraw wciąż dzieje się. Tylko z tobą słodkie wino, tylko z tobą dziewczyno Pragnę z tobą, tylko z tobą zawsze być Nowy dzień zaczyna znowu mi się Stoisz w drzwiach, piękna jak we śnie Śmiejesz się i dajesz mały słodki znak Serce moje znów zabiło mocno tak a nie wstój, co ciągle przy nie trwa. Oczy swe jak dwa diamenty ma. Kochać chcę i zawsze blisko patrzeć w nie. W sercu ciebie mam głęboko gdzieś na dnie. Tylko z tobą wciąż wiruje cały świat. O za nami tyle pięknych wspólnych lat.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 Każdy dzień kolory piękne ma Z tobą wciąż w mym życiu wiosna trwa Tobie chcę na zawsze całe serce dać Bo ta bajka jak najdłużej musi trwać Dobrze wiesz, ucieka szybko czas Dobry los już nie opuszcza nas Kochać chcę te chwile, które Bóg dał nam, już na zawsze w moim sercu ciebie nam. Tylko z tobą wciąż wiruje cały świat. O sam nami tyle pięknych wspólnych lat. Tylko z tobą obok ciebie pragnę być. Razem z tobą w każdej chwili ciągle śmia śnić. Tylko z tobą każdy dzień wciąż bawi mnie.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 Zapraszam na szlagierowy skrót top 10 finał 600 plus 84. Na dziesiątce kolorowy świat duetu Alina i Tim Fabian. Pozycja numer 9 Stach Magdalena, mam cię dość. Na ósemce kobiety na walizkach i szlagier wyruszamy z walizkami. Na siódemce mama Alina i utwór tańcz. Pozycja z numerem 6, Ewa Czajka, pokochaj mnie. Szlagierowy wykonawca za 2020 rok spadł na placę z numerem 5, Arkadia Wend, Bank. Na czwórce, Justyna Adamczak, Kocham tylko Ciebie. Pozycja numer 3 to szlagier Amor, duetu Romantika. Na pozycji numer 2, Proste Słowa 2, Krzysztof Pietrek. A w finale 600 plus 84 na fotelu lidera zasiadło Melodia Adiego. Na fotelu lidera w tym podsumowaniu zasiadło Adi i jego szlagier Melodia. Niech Melodia gra, niech ją każdy zna, niech otworzy szczęścia drzwi. Niech Melodia gra, niech popłynie tam, gdzie czas w miejscu tkwi. A za Adim, za chwilę się właśnie trafimy. Znowu się odwracasz, by w cieniu schować twarz, choć na parę chwil trochę się obawiasz, czy na ten nowy dzień Ci wystarczy sił. Początków to znak, że częściej wychodzisz, the no 25 czerwca to bardzo ważna data. W Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się także koncert promocyjny Bernadety Kowalskiej, płyty składankowej pod tytułem Ulubionym. A na tej płycie znajdziecie 20 super szlagierów. Ta płyta już niedługo na rynku szlagierowym się ukaże. Nad błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz Morski wiatr przywieje cię Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz Nad błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz Tu marzenia spełnisz serce Wilo dziś nas. Niech marzenia twe Dzisiaj spełnią się Białe fale Niechaj niosą tam, gdzie tylko chcesz Wrócisz, wrócisz Wiem, że wrócisz Nad błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz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 Wiejecie. Wrócisz, wrócisz Wiem, że wrócisz Na błękitny morza brzeg Arkadia Bend, wykonawca za 2020 rok listy śląskich szlagierów, szlagierowo.pl, jak niejednokrotnie my pokazywali w naszym programie, przygotowuje się do letniego okresu koncertowego. Jak Arkadia będzie sobie przygotowana do koncertów scenicznych, to będziecie mogli się roztomili przekonać już na koncercie promocyjnym Tima Fabiana 25 czerwca.